Oto ja, służebnica pańska, niech mi się stanie według Twego słowa. Wtedy odszedł od niej anioł. Maryja rozważała słowa anioła. Zatrzymuje się nad tym, co przychodzi od Boga, co jest tchnieniem innego życia. Wchodząc w słowa przekazane od Ojca, pozwala się im Ogarnąć. Zauważmy, że słowa nas otulają, kształtują. Słowa nas rzeźbią, pieszczą, pocieszają. Coś ważnego w nas rodzą, ale też mogą zabijać. W zależności od tego, kogo słuchamy, takimi się stajemy. Przyzwalamy na podobieństwo do tego, którego słowa bierzemy sobie do serca. Maria kochała Boga i kochała Józefa. I prowadząc dialog z Bogiem, prowadziła go również z Józefem. Bóg chciał, żeby nie było przy niej Józefa, w sensie obecności fizycznej, na dotknięcie dłonią, na czułe spojrzenie. Nieobecność Józefa zbliża ją do tego, którego kocha więcej. Spotkanie z Bogiem nie oddala od człowieka, lecz zbliża. Kontemplacja słów Pana pozwala kochać głębiej, rozumieć więcej. Odczuwać to, czego bez kontemplacji odczuć nie możemy. Maryja bez oparcia się na człowieku wykracza poza samą siebie. Ona ufa, pozwala i daje siebie. Nikt nie może o tym wiedzieć. Sama z tajemnicą w sercu. Kto jej uwierzy, niech tak będzie. Maryja przyjmuje ryzyko współpracy z Bogiem, opierając się jedynie na wierze i miłości. Słowo Pańskie jest przekazywane raz w klimacie radości, innym zaś razem w aurze smutku, bólu, odczuwania niepewności, w lęku. Określonych słów, zadań, które z nich wynikają nie można przyjąć inaczej, jak wtedy, kiedy jesteśmy unoszeni przez radość. Człowiek radosny odczuwa moc do poniesienia wielu trudności i pokonania przeszkód. Radość Maryi, jak zauważamy, łączy się z bólem. Wiele jest spraw niejasnych w tej scenie, niedopowiedzianych. Chcąc uwolnić radość od obecnego bólu, pozbawiamy się radości. Maria nie mogła postawić pytań Józefowi, więc postawiła je Bogu. Pytania, które człowiek pragnie postawić człowiekowi, powinien postawić je Bogu. On jest najbliżej. Maria miała łaskę odczuwania, że Bóg jest bliżej niej niż Józef. Gdy Bóg objawia człowiekowi swoją wolę, misję do spełnienia, otula to wydarzenie ciemnością, którą odczuwa jako dominujące poczucie samotności. Takie sam na sam z Bogiem może być doświadczeniem niezwykle bolesnym. Zobaczmy, że Bóg najpierw umacnia darem radości, aby możliwe było przyjęcie tego, co do końca niejasne, niezrozumiałe, skryte zasłoną tajemnicy. Bóg nie pokazuje do końca tego, co zamierzył wobec Maryi, tego, co zamierzył wobec nas, on oczekuje zawierzenia, czyli ufnego przyjęcia wpierw, zanim stanie się to, co zaplanował.